Czy lekarz WOMP, jak już Cię będzie badał, będzie wiedział, ile promili miałeś podczas zatrzymania przez policję za jazdę po alkoholu? Szeroko pojętą oczywiście mówię, zapytanie mojego widza dosyć zmartwionego. Obejrzałem wiele pana filmów na YouTubie, robi wrażenie, także dzięki Ci za komplement. Jutro czeka mnie badanie po utracie prawka na 3 lata. Tak, 3 lata minęły jak zbicza trzasnął, nie poszedłem w wyznaczonym terminie niestety To, co mnie w tej chwili najbardziej nurtuje, to wiedza lekarza w WOMP-ie. Czy ten lekarz dokładnie wie, ile osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnień miała promili przy kontroli? I czy można przedstawić się w nieco lepszym świetle? Zaniżając tą wartość. Mam nadzieję, że nie jest to objęte tajemnicą. A jeżeli tak, to trudno Pozdrawiam, zestresowany robert. Imię tutaj oczywiście mojego widza zmieniłem na nieprawdziwe. I muszę Cię zmartwić, bo większość lekarzy, takich jak ja, czy jakichkolwiek innych lekarzy, bez problemu wyciąga informacje o poziomu alkoholu podczas zdarzenia drogowego, czy jakiegoś tam innego. Często pacjent sam mówi niepytany. I w zasadzie w grę wchodzą tutaj dwa poziomy, a mianowicie stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości tam granicą jest chyba pół promila i za ten pierwszy zabierają prawko na krócej, za nietrzeźwość na nieco dłużej. I w tym przypadku aż 3 trzech lat nie trzeba być Sherlockiem, Holmesem, czy jakimś innym znanym detektywem, że alkoholu było więcej, no, bo jakby było mniej, to by prawko zabrali na krócej A informacje można spokojnie zdobyć z daty skierowania starosty na badania. Także, jeżeli ten widz będzie kłamał, to to kłamstwo na pewno szybko zostanie wykryte, ale lekarz już będzie uprzedzony. No, prywatnie tak, czasami wystarczy spojrzeć na delikwenta i widać, że wódki i pacierza to on raczej nie odmawia w womp przypadki takich przychodzących na badania na Rauszu pewnie znasz, tak zwany wczorajszy nie są rzadkie Natomiast, co uważam prywatnie no Nie będę Cię uczył kłamać, czy nie oduczał kłamać Natomiast w moim przypadku, jeżeli łapię pacjenta na kłamstwie, jestem tak uprzedzony że ten pacjent już nic ze mną tak powiedzmy nie załatwi, niezależnie co by yy, kłamał czy nie kłamał. I niestety kłamstwo jest tutaj problemem ponieważ pacjent, przynajmniej w przypadku prywatnego lekarza nie rozumie, że tylko prawda go może uratować i tylko lekarz znając całą prawdę, nie taką prawdę naciągniętą, może mu naprawdę pomóc I miałem takie przypadki, że ktoś tam coś nakłamał Potem się okazało, że zaświadczenia, które miały być w innym celu, one były do jakichś sądów, do jakichś tam innych organów sprawiedliwości I nie były napisane typowo pod te y, instytucje I potem tam przychodzi mi zapytanie z sądu, zapytanie tam z policji, czy też Oczywiście od razu piszę tak jak było, nie pomagam już wtedy swojemu pacjentowi. Skłamał, musi ponieść jakieś konsekwencje. Natomiast, no fakt, że tutaj sytuacja w WOMP-ie może być troszeczkę inna i czy kłamstwo się uczyni wolnym, czy nie uczyni, to już musisz zadecydować sam.